Oblicz obwód tego równoległoboku. W równoległoboku przeciwległe boki są równoległe. Ten jest równoległy do tego, a ten bok jest równoległy do tego. Przeciwległe boki mają też tę samą długość. Mamy obliczyć obwód. Jeśli wyobrazimy sobie, że to jest działka budowlana i chcemy ją ogrodzić, to znając obwód, wiedzielibyśmy, ile siatki ogrodzeniowej musimy kupić. Obwód to suma długości wszystkich boków. Dlatego ta liczba nie będzie nam do niczego potrzebna. Tym razem nie obchodzi nas wysokość tej figury, bo będziemy dodawać długości boków. Obwód tej figury będzie równy 12 cali plus 8 cali plus 12 cali plus 8 cali. 12 dodać 8, dodać 12, dodać 8. 12 plus 8 to 20, tu kolejne 20, więc w sumie otrzymujemy 40 cali. I zrobione. 8 cali to około 20 cm, więc analogia do działki budowlanej nie była zbyt trafna. Ale mamy wynik. 40 cali.